Witam wszystkich widzów w Chcę pokazać, jak rozmnażam brzankę różową. E, rozmnażam brzanki w małych akwariach o pojemności 15 litrów, gdzie 25 litrów. Ten akwarium akurat ma 15 litrów. Poziom wody około 10 cm. E, ten drugi ma to jest 25, czyli 40 na 25 na 25, podzielone na dwie części z siatką. Dla dwóch par, daje substrat imitujący roślinki. Temperaturę w tych akwariach trzymam 27, natomiast w akwariach, których były samiczki i samce po 25 stopni. Trzymam osobno, około dwóch tygodni, dobrze karmię ochotką, wodzień daję. No i tutaj daję do matardu. Na następny dzień samego rana zobaczyłem. Mikro, to chyba widać dobrze ci źle, ale widać. To jest jeden akwarium, i teraz będzie. A i tu też widać. Drugi. Widać. Ikre. Po otworzeniu od razu rybki z powrotem do swoich akwariów wyciągam. Sostrad, wyciągam siatkę dodaję blankit metylowy no i za dwa dni mamy o, na rybek a jest mały z e, zooplanktonem firmy JBL dwa dni a później już biorę martemia bez problemu rosną bardzo dobrze, szybko no, chyba tyle wszystkie pytania i komentarze proszę zostawiać pod filmikiem odpowiem na wszystkie pytania. Dziękuję bardzo, miłego oglądania. Do widzenia.